Ich sag's dir noch einmal. Genau! Da gibt's nicht. Ab dort Ej, no weźmy, nie dotykaj już tego, bo ty już... Dobra, daję tu. znowu. Nie! Spi***! to! Z TO>, mi, to Picasso, nie, To tylko się rozdopsyło, ale tu to skleję zaraz! Nie, odejdź od tego! Odejdź <grym> Zaraz to zrobię. Dawaj, dawaj, ja to poprawię. Daj mi to zobaczyć, ja sam Ty zobaczę. Ty nie umiesz. Już pewnie nie zadziała. Właśnie p***a jest bez kitu Per per per per O, że ma zakładać Zaj rok, to Zamiast zakładać rodziny, tam był bo, bogaty kraj, to po co oni się wsadzają? bez sensu. Ale to, to kto się wsadzają? Nie, sami. Zakłada pas? Nie, ale chłopaki. Zakłada, Symbol atomu co jest? Zakłada, co jest? Zakłada, co Znowu to samo chyba, stamtąd przyniosę. Dobra, to siedź tam, siedź tam się nie muszę per per 69 60, Cześć, czek, paźcie, paźcie. 99, no nie ucie. Mały biały A, kwadrat, o, no jest. mały czarny nie. kwadrat, mały biały kwadrat, mały czarny kwadrat, mały biały kwadrat, mały, mały tam, czarny Kwadrat parasol, z Jak kodany, jakaś... deszcz, symbol atomu gwiazda Dawidowa. Zagrożenie ze strony organizmów żywych promieniowanie radioaktywne, symbol atomu gwiazda Dawidowa i zagrożenie ze strony organizmów żywych promieniowanie radioaktywne. Jakie zagrożenie się dzieje? Ze strony Jeszcze organizmów żywych, promieniowanych radioaktywne para, z kroplami deszczu, prawo autorskie, o. znak kobiety, znak mężczyzny, bomba. to najcik. Ta, teraz do stuka. Dzisiaj floppy. pozdrawiam. Sześciu kilowat to godzin sześćdziesięciu dziewięciu to godzin 669 sześćdziesięciu Mały biały kwadrat, mały czarny kwadrat, mały biały kwadrat, mały czarny kwadrat, mały biały kwadrat. Parasol z kroplami deszczu. Symbol atomu. Gwiazda Dawidowa i yang Zagrożenie ze strony organizmów żywych. Promieniowanie radioaktywne. A, symbol fajnie. atomu. Gwiazda Dawidowa no. i yang Zagrożenie ze strony organizmów żywych. Promieniowanie radioaktywne. Symbol symbol atomu, Dawidowa, zagrożenie ze strony żywych Promieniowanie radioaktywne. Parasol z kroplami deszczu. Prawo autorskie. Znak kobiety, znak mężczyzny. Bałwanek i płatki. Śródy, A grubiszka. No, no więcej się zlech, nie dało, spiszał, gościu. Biały, kwadrat, mały, czarny, Later. Dobrze. Dziękuję bardzo, gościu. Ja nie wiem, go wysłał, ale spoko. Pozdraw Zairoxa, aaa dobra, no to dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. No, coś się oglądało z Donatami, coś się oglądało w niego na kanale. Zairox, wimyjemy podłogę. Szuruburu, szuruburu, szurburu, szurburu, szurburu, szurburu, szuruburu, szurburu. Mały biały kwadrat, mały czarny kwadrat, mały biały kwadrat, mały czarny kwadrat, mały biały kwadrat, mały czarny kwadrat, parasol z krótnami deszczu, symbol atomu, gwiazda dawidowa i Kurde, Je, mój dzień nie na spoko. Dzisiaj miałem mega długi dzień, zaraz wszystko ci wytłumaczę. Witam tych, tych, tych, tych. O, fajna, cinowa muzyka, ty. Zepuszczę. Give it to me, I'm